Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Dostaję ostatnio wiele maili, jeżeli chodzi o tradycyjne odzyskanie prawa jazdy za jazdę po alkoholu i bardzo często ty, a być może jakieś inne osoby no piszą mi po prostu, że idą do womp takiego, siakiego czy owakiego i, i jakie ma szanse na odzyskanie takiego prawka, nie dając mi jakichś szczegółów, prawda? Wiadomo, że będzie się to różniło od tego, czy to było wykroczenie, czy to było już przestępstwo, czyli te graniczne 0,5 promila 0,5 promila czyli 0,25 mg w, na litr w wydychanym powietrzu czy to będzie pierwszy raz czy to będzie kolejny raz czy powiedzmy Masz stan zdrowia taki, no, raczej zniszczony przez alkohol, że od razu widać, no, że z alkoholem miałeś problemy, szczególnie jeżeli pójdziesz, tak zwany wczorajszy, na kacu, że, że widać, że się trzęsiesz, że nie możesz wytrzymać, to wszystko decyduje, że lekarz spojrzy tak, siak, czy owak. I... Wprawdzie jest w tej chwili fajny okres, paradoksalnie z powodu COVID-a, że w womp nie chcą się tam certolić z takim gościem jak ty, chcą to załatwić szybko, krótko, przyjemnie, jak najmniej kontaktu bezpośredniego, bo nigdy nie wiadomo, czy ty będziesz chory, oczywiście mówię ukrytym nosicielem, czy ktoś tam z wąpu będzie ukrytym nosicielem, Załatwiają to naprawdę bardzo szybko, natomiast no, mimo wszystko, przygotowałbym się w tym sensie, że yy, szczególnie jak już mam sprawę po raz któryś, czy powiedzmy yy, było to przestępstwo, czyli ponad 0,5%, że zrobiłbym jakieś badania wątrobowe, yy, tak zwany ASPATALAT, GGPT. Yy, jeżeli stało się to po raz kolejny, to yy, poszukałbym jakiegoś psychiatry, który psychiatry lub terapeuty uzależnień, który by mi napisał, że nie jestem osobą uzależnioną i jakoś tak spróbował przekonać lekarza, że no owszem, zdarzyło ci się to po raz kolejny, ale tylko dlatego, bo się zdarzyło, a nie dlatego, że jesteś nałogowym alkoholikiem i Wymagasz jakiejkolwiek terapii. Zresztą to samo odnosi się do każdego przypadku. Wpadki poalkoholowej. No i co papier, to papier, prawda? Ponieważ jeżeli nie masz nic, to mogą cię skierować do psychiatry wąpowskiego, ten nie patrząc na ciebie, patrząc się w tamtą stronę, weźmie tam, tylko coś tam wypisze, da ci jakąś tam opinię negatywną i na tej opinii, żeby skały, jak to mówią, srały, to się nie wybronisz. Z takiej rzeczy podstawowej, którą polecam, jest zrobienie cukru we krwi czo To się na pewno przyda, ponieważ wtedy od razu udowadnia, że nie masz cukrzycy, czy jakiegoś stanu przeciw, około cukrzycowego, prawda, czy jakiejś insulinooporności, czy czegokolwiek, nie mówiąc o tym, że czasami ma się tą cukrzycę i jest troszeczkę czasu, aby sprawę uporządkować. Bo co innego jak ci WOM wykryje tą cukrzycę, i no i wtedy masz duże szanse, że dostaniesz prawo jazdy na bardzo krótki termin, a co innego, jeżeli mimo wszystko przyjdziesz z właściwym cukrem, nawet dostaniesz prawko tam na rok, na dwa, ale. No nie ma, nie ma już tej cukrzycy w papierach, a jest to doskonała okazja, żeby się za siebie zabrać. Tradycyjnie tutaj, jeżeli chcesz ze mną pogadać, jest taka możliwość, mój telefon tylko na te hangouty 789 273 335 powtarzam 789 2, 7, 3, 3, 3, 5. Także jak zadzwonisz, czy wyślesz SMS a to ja odzwonię. Także limit mam taki dosyć duży. Mogę dzwonić sobie ile chcę, do kogo chcę, przynajmniej na terenie Polski. I niewiele mnie to będzie kosztowało. Natomiast kolejną ważną rzeczą którą bym sprawdził, jest ciśnienie tętnicze i niech cię jakoś nie, nie fakt, że masz to ciśnienie zwykle normalne, nie uspokoi i nie, niech cię ten fakt jakoś tak nie zbije stropu, ponieważ istnieje coś takiego jak nadciśnienie tętnicze białego fartucha normalny człowiek który sobie tam idzie prawda do doktora w domu mierzy sobie ciśnienie 120 na 80 130 na 80 120 na 75 prowadzi nawet jakieś tam książeczki, prowadzi zapiski, idzie do doktora, nagle 170 na 110 i żebyś tam pękł, to nie dostaniesz orzeczenia pozytywnego i trudno się wytłumaczyć, że, że takie ciśnienie, jakieś dobre miałeś w domu. No chyba, że wiesz, że masz takie tendencje, że jesteś taką osobą nerwową, to lepiej w danym momencie pisać, wziąć ten sobie kajecik swój i lekarzowi pokazać. Także takie są moje jakieś podstawowe porady. No nie mówię o tym, że jeżeli masz jakiekolwiek inne schorzenia, które mogą cię zdyskwalifikować, a mianowicie już stwierdzoną prawdziwą cukrzycę, czy jakieś tam choroby neurologiczne czy, czy inne, to warto kwit specjalisty mieć. I, I gdzie jest też kolejny problem, a mianowicie jak jesteś piękny, młody i zdrowy, to masz dużą szansę, że się z tego wyśmigasz, prawda? Tak jak powiedziałem w WOMPach teraz lekarze nie mają czasu na takiego klienta jak ty, chcą to załatwić szybko, i bezpiecznie dla twojego i swojego zdrowia, natomiast problem zaczyna się, jeżeli jesteś powiedzmy po 50 czy po 50 czy po 60 kiedy z pewnością masz nadciśnienie tętnicze, masz jakąś chorobę serca, jesteś po jakimś zawale, stęcie, czy diable wie, diabeł wie tam czym, czy masz, czy jesteś osobą otyłą i masz bezdech senny i niestety te wąpy nie badają to tak jak lekarze po jakichś tam przychodniach, czy po jakichś szkołach jazdy. Tylko nikt się tam z tobą nie certoli i wszystko idzie w jakimś kierunku negatywnym. I to w zasadzie byłyby wszystkie moje jakieś porady na dzisiaj. Następny hangout będzie gdzieś pewnie w przyszłym tygodniu jeżeli chodzi o moją firmę, no w końcu tego wolnego się troszeczkę skończyło. Cztery dni robocze na 10 w styczniu, trochę niewiele roboty przed świętami, natomiast miłe odbicie, ludzie przychodzą, jakby to powiedzieć, pchają się drzwiami i oknami. Oczywiście wszystko w jakiejś tam pełnej, w pełnym zabezpieczeniu sanitarnym idzie dobrze, także mam nadzieję, że po tym 17 stycznia nasza ko kochana władzówna odpuści ten lockdown, da ludziom pracować, zakłady pracy jakoś tam ruszą, mówię o małych zakładach pracy typu restauracje, typu jacyś tam kosmetyczki, prawda. Wszystko to, co jest zamknięte, no niestety zostało zmuszone do zaprzestania działalności w tym swoim czasie epidemii. No niestety zwiększyła się ilość zwolnień lekarskich, ludzie nie za bardzo wierzą w jakieś tam benefity, które mają dostać od władzy, wolą, że tak powiem, kolokwialnie pójść na zwolnienie lekarskie i wystarczy, że się tam pożali, że ma jakiś tam kiepski stan psychiczny, że ma chorobę taką, siaką czy owaką i nie mówiąc o tym, że zwolnienia są w tej chwili wystawiane elektronicznie i nie ma większego problemu z tym, żeby je dostać, czy od lekarza rodzinnego, czy tam gdzieś od jakiegoś lekarza internetowego, czy jakiegoś innego. Także na tym kończę. No, widzę, że nie ma chętnych do pogadania, ale jeszcze jakbyś mimo wszystko miał ochotę, to yy, możesz wysłać SMS-a ze swoim zapytaniem, i odpowiem to już na kolejnym hangoucie. Nie dzwoń na ten telefon poza hangoutami, nie dzwoń poza moimi transmisjami na żywo, ponieważ on jest tutaj na miejscu. Ja go, tego telefonu nie noszę, nie odbieram. Tylko korzystam jako któryś kolejny telefon wyłącznie do transmisji tele fonicznych. Także miło mi się z wami gadało. Wprawdzie frekwencja nie za duża, ale w pół do siódmej w niedzielę jest wiele innych ciekawszych rzeczy do roboty. Jeżeli oglądasz transmisję w powtórce, oczywiście skomentuj to wideo tutaj poniżej. Tutaj masz jakiś tam kolejny filmik, który możesz sobie obejrzeć. I koniecznie zasubskrybuj mój kanał YouTube. Zasubskrybuj wraz z otrzymywaniem powiadomień, czyli kliknij w dzwoneczek, bo jeżeli no, nie otrzymasz powiadomień, to praktycznie jest mała szansa, żebyś w natłoku tych licznych kanałów na YouTubie trafił na ten filmik czy kolejny filmik tak po prostu sobie no bez niczego także trzymajcie się cześć do następnego razu tutaj jeszcze raz zapraszam do subskrypcji